Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dawno żeśmy się nie widzieli. Natomiast jedyny problem jaki miałem to powiększyła mi się rodzina i niestety mam już drugiego synka, prawda? który urodził się końcem końcem listopada i siłą rzeczy to niestety obowiązki wobec was musiały troszeczkę zejść na drugi plan. Natomiast powiem ci dzisiaj, co mnie zaskoczyło tego roku w Policji, przynajmniej dwie rzeczy, potem dam jakąś relację osoby, która zdała Multiego, prawda, a potem będziemy parę pytań. No i Mam nadzieję, że w miarę szybko dzisiaj skończymy, prawda, emocje piłkarskie już zeszły na drugi plan. Teraz martwimy się o trenera, emocje emocje narciarskie, no mam nadzieję, że Kubacki tam da radę. Natomiast policja została policją i coś trzeba z tym robić. I pierwsza rzecz, jaka mnie zaskoczyła, to powiem szczerze, odejście Bagiety z Policji. No, nie myślałem, że tak go będą tam doginać gościa, że w końcu wymięknie. Nie śledziłem ostatniej jakiejś jego twórczości przed, przed odejściem z, ze służby, prawda, i Okazało się, że było trochę gorzej niż myślałem, skoro gościu tam po sześciu czy siedmiu latach jakiegoś tam propagowania policji, dzięki niemu nawet kilku moich elitarnych się dostało, ponieważ podjęli taką decyzję, no, że gościu rzuci zabawki i teraz jest tak zwanym nawróconym policjantem, prawda, czyli przeszedł na tą drugą stronę mocy, Neofita i w tej chwili daje policji do pieca. No, jest on w sumie najlepszym przykładem tego, że jeżeli ktoś mnie pyta, czy multi Multiego można przejść, no, że Multi jest taki cudowny i tylko wyłapuje tych, co się do policji nadają, to na jego przykładzie można powiedzieć, że tak zupełnie nie jest te wymówki, które daję teraz, to dla mnie są jakieś takie trochę dziwne, ponieważ odkąd żyję, pamiętam, że policjantom kazano wciskać mandaty za każde gówno, jakie tam się tylko pojawiło, że trzeba było tam dociskać ludzi, że nie było tak pięknie, miło i przyjemnie, jak to opisują czasem w gazetach. No chyba, że żył na Księżycu i wierzył, że tam pójdzie i nagle zbawi świat bez jednego mandatu, prawda, wystawionego. Natomiast drugą sprawą, yy, która mnie zaciekawiła, no w tej chwili to wala do pieca, rzeczywiście warto go posłuchać. Jeżeli chcesz się przekonać, jaka ta policja jest tak naprawdę, być może tam w troszeczkę takim krzywym zwierciadle, to warto posłuchać jego filmów, nawet ja tam ostatnio parę obejrzałem. I zastanów się, czy, czy po prostu ta policja jest dla ciebie. Żeby nie było tak, że za rok, za dwa, za trzy odejdziesz tak jak Bagieta, prawda? Dajcie mi chwilę szansy, ponieważ niestety mój dzieciak dobija się do drzwi, także 10 sekund tylko mu otworzę. Niestety mając dwoje dzieci musisz się liczyć z tym, że warto podzielić obowiązki rodzinne jakoś i niestety mój drugi synek, który ma dopiero miesiąc, żona się żona się nim zajęła, natomiast ten chce koniecznie tutaj uczestniczyć w naszym hangoucie i mi trochę popomagać, po prawda? Yy, wracając do, yy, do policji, także mówię, yy, jeżeli chcesz pokonać tą taką gorszą stronę policji, to obejrzyj te jego filmy i naprawdę się zastanów, bo yy, według, według mnie szkoda po prostu zawracania sobie głowy po to, żebyś tam poszedł na rok, na dwa, trzy, na pięć no i potem rzucił tą policję. Yy, Coś tam na nią potem tam nagadał, ale wierz mi, nie, nie, nie on jest pierwszy i nie ostatni, który odszedł w policji, który tam, nazwijmy to, ponadaje trochę troszeczkę, potem życie będzie toczyło się dalej i, i nikt na niego już nie będzie zwracał uwagę. Druga sprawa to jest taka, że no granatnik komendanta głównego policji i tu powiem szczerze, że takiego newsa to się za bardzo nie spodziewałem, prawda, że, że, yy, no, że, że coś takiego się wydarzy i no, co by tutaj nie powiedział, prawda, to czegoś takiego się nie spodziewałem, prawda, że w jakimś tam prezencie sam jeździłem tam po jakichś różnych jednostkach, ktoś tam jakiś tam prezent rzeczywiście dawał jeden czy drugi, to były jakieś takie prezenty z resztek oporządzenia, czy z resztek jakichś tam, nie powiem, że mundurowanie, ale z jakichś tam sortów, sortów strzeleckich, prawda, czy, czy, czy, czy, czy ale, ale to no, nigdy nie było coś, że, że kurwa, gościu dostał naładowany granatnik, prawda? No i masz szczęście, że, że się wyśmigał, prawda? Znaczy wyśmigał się z życiem, prawda? Bo może paść ofiarą polityczną yy, niestety zbliżających się wyborów. Niestety jak te zbliżające się wybory się zaczną, a opozycja zacznie ciągle wyciągać komendanta jego granatnik, to może nie być zbyt, y, zbyt ciekawie, prawda? Y... Dobrze, jesteśmy dalej. Dajcie tylko znać, czy mnie słychać, prawda? Dajcie znać, czy mnie słychać, bo, bo niestety no muszę się tutaj nie jestem do końca pewien, czy, czy, czy, czy, czy głos jest Ok. Yy, sprawa jest taka, yy, troszeczkę zaniedbałem też moją elitarną grupę szkoleniową, ale no, ludzie się dostają, jest ok, prawda? Yy, tutaj parę dni temu, 8 dni temu ten pan mi napisał, jak mi więcej wyglądał jego multi, a mianowicie tutaj OWN, czyli ogólny wskaźnik negatywny 100% pokrywalności, Pytania o alkohol również. Żółte kółko w jednej serii było dłuższe niż w pozostałych. Zapamiętaj, dłuższe kółko na prawdziwym to jest około 25, 25 serii, prawda? 20, 25 zmian ekranu. Od 23 do 26. Zegar była różnica w pytaniach. Tutaj pilnowanie czasu zawaliłem w co piąte, przepuściłem 1-2 piramidki sytuacyjne się pokrywały, zadania z matmy. Te zadania z matmy to jest jedyna rzecz, która tak na 100% może się zmienić, ponieważ zadanie matematyczne tam zmienić nie jest jakimś wielkim y, problemem, prawda? Y, obrazki, obrazki się... Już momencik, masz tutaj obrazki się y, też pokrywają y, synonimy się pokrywają, także y, komputer był tutaj jako drugi no i test Ravena y, pokrywał się ale tutaj test Ravena nazwijmy to y, ma taką zaletę, że tych testów Ravena masz pierdylion w internecie y, takich samych to, to nie musisz kupować jakiegokolwiek kursu, żeby dostać test Ravena, prawda? No i obrazek porównawczy, zdjęcie z perspektywy, widoczny transformator, ciężarówka, widoczny radiowóz i tak dalej, i tak dalej. Obrazki porównawcze, czyli cztery, wybierz czterech z jednego. Czyli co się powiedzmy różni? Różaniec, krzyż, Pismo Święte, pentagram, prawda? Czy kolejny obrazek? Młotek, wiertarka, piła, gwóźdź. No na logikę, prawda? Pierwsze trzy tutaj są yy... Pierwsze trzy są tutaj narzędziami. No to gwóźdź raczej nie pasuje, prawda? W papierach można było wypisać swoje mocne strony pod kątem policji, ką... strony słabe, co cię motywuje do pracy z policji. No ale najważniejsze to jest to, co się pokazało na samym końcu, co mi dzisiaj przysłał cztery godziny temu, a w zasadzie godzin temu parę pięć. A mianowicie, witam panie Darku, dostałem telefon multiselect zdany i pozdra wiam, prawda? No niestety mój koleżka chce się tutaj popisać przed wami. No i taki to dzisiaj będzie, będzie hangout, prawda? Ale teraz tak. Y y y y y y że y, kotlecik, ja wczoraj MS myślę, że też pozytywnie. Słuchajcie, panowie, no muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Y, y, w tej chwili weszły, y, po, po, służby mundurowe w tej chwili potrzebują na gwałt, jakby to powiedzieć, młodych ludzi, którzy chcieliby się związać z daną służbą. Do wojska już weszły takie przepisy, że przestałem się śmiać z ruskiej armii, że biorą szczerbatych garbatych, z nadciśnieniem, z innymi chorobami. No i lada moment będzie to do policji, prawda, że yy, wojsko przebierze co może, prawda, yy, a do policji, po to wspomniałem tego nieszczęsnego bagietę, no nie jest tam wcale yy, tak kolorowo, jakby się wydawało, z kasą również, no i, i yy, no, bioro, biorą po prostu każdego, kogo mogą. Dlatego, dlatego ja też nawet ograniczyłem trochę nabór płatny do mojej grupy. W zasadzie dla osób, który się tam nie dostał po raz drugi, po raz trzeci, ponieważ bez sensu jest tutaj się katować, płacić za jakiś kurs mój czy czykolwiek, czyjkolwiek inny, kiedy no, biorą bez większych problemów. Także kotlecik, myślę, że tutaj po prostu się dostałeś, prawda? Wszyna was, z tym MS nie ma nic strasznego, na serio. Ważniejsze to opanować stres przy rozmowie, dokładnie. To jest mimo wszystko rozmowa typu rozmowa o pracę, rozmowa jakaś kwalifikacyjna, prawda? No i, no i warto, warto mimo wszystko być o tyle przygotowanym, że no żeby się nie zestresować, prawda? Damian, Damian, jeżeli to jakieś info, to ja miałem dużo pytań o pracę z Niemiec, ponieważ przez jakiś czas tam pracowałem. Filmy pana to najlepsza pomoc, także tylko z niej korzystać. Mówię, yy, ponieważ mam trochę mieszane, zacząłem po tych filmach bagiety mieć też trochę mieszane uczucia odnośnie... Odnośnie policji, prawda? No niestety nie jest to firma dla każdego. Ja wytrzymałem w mundurze oczywiście niepolicyjnym 22 lata. No tutaj się okazuje, że w tej chwili 6-7 lat to, to jest naprawdę spory, spory sukces, prawda? Jedna ważna sprawa, jaka się pojawiła, jeżeli rozważasz jednak tą policję, a mianowicie... No Pamiętasz ptasią, psią grypę i niestety się okazało, że no, trzeba troszeczkę więcej zapłacić ludziom, żeby do tej policji chcieli przyjść. I tutaj masz powiedzmy nagłówki prasowe w komendach policji, że cywilni pracownicy chcą podwyżek, prawda? Dobry czas walki o podwyżkę, wzrost płac nie nadąża, no nie nadąża pewnie za inflacją, prawda, bo być może nie wiesz o tym, że inflacja ma 19, jest 19%. Kto dostanie podwyżkę w 2023? Co wiemy o podwyżkach dla żołnierzy policjantów? No nauczycieli tutaj, nauczycielami zapewniam cię że nikt się nie przejmuje, no kradzieże w sklepach, 8 tysięcy policjantów chce zrzucić mundury, no i tak dalej, i tak dalej, prawda? Akcje protestacyjne, ile można zarobić w Policji, ale to to wszystko już są stare newsy. Także, także mówię, masz sporą szansę się dostania do tej Policji, ale troszeczkę się warto przyłożyć, prawda? Mi się wydaje, że już dałem tyle darmowego... No niestety, mój, mój, mój mały wariuje, prawda? Niestety tyle osób już się dostało do bez problemu do policji, że szkoda się tutaj naprężać i za dużo tam płacić. Tym bardziej jest taka sprawa, że... Jakby to powiedzieć, nie, nie jestem za bardzo... Mm, nie ma u mnie problemu z tym, że ja tam nie zarobię parę groszy od Ciebie, czy tam od jakiegoś innego zioma, który się do policji chce dostać, ponieważ paradoksalnie jestem beneficjentem wojny ukraińsko-rosyjskiej, prawda? Mam bardzo dużo badań medycyny pracy bardzo dużo pacjentów w mojej placówce, także zapierdala, od rana do wieczora. No i po prostu już mi się trochę nie chce, z, z pacjentem jest prosta sprawa, 500 zł, 10 minut roboty, z kursem jest taka sprawa, że to jest, yy, owszem też 500 zł, ale roboty trochę więcej, tam miesiąc, dwa, trzy czasami trzeba kogoś tutaj prowadzić, prawda? Yy, fluffy, sprawnych prawnych na rozmowie to miałem tylko pytanie, czy policjant może ograniczyć wolność człowieka. Dobre pytanie, prawda? Czy, czy policjant może ograniczyć wolność człowieka, czy może prawa człowieka? Kotlecik, warto, warto, filmy pokrywały się z tym, co było na ms więc starczą w zupełności. Myślę, że, że przygotuję następny filmik, jakiś taki typowy, z, z Multiego, prawda? Chciałem to zrobić dzisiaj, ale niestety z reguły mój dzieciak już o godzinie 20 śpi, a dzisiaj wyspał się, wyspał się w dzień, prawda? No i niestety jest mistrzem tutaj drugiego planu, chce się tam przed wami popisać, po prawda? No i, i, i za bardzo nie mam co z nim za bardzo nie mam co z nim zrobić. Słuchajcie, kochani, jeżeli ktoś chce coś tam mi zadać, jeszcze jakieś pytanie, to ostatnia chwila, prawda? Ostatnia możliwość tutaj, ostatnia możliwość zrobienia tutaj na tym czacie, Je jeżeli no jeżeli pytań nie ma, to kończymy, ponieważ widzę, że mój, mój chłopak rozwala tam elementy wyposażenia mojego studia, prawda? Damian, Damian, wesołych świąt i rodzinny i, ro, i panu, i rodzinie życzę. Dobra, na pewno się przyda. Zostaw, tu, zostaw tutaj. Słuchajcie, panowie, także no, dzięki serdeczne. No niestety muszę, muszę kończyć, bo, bo zaraz zostanie zwolona tam lampa, taka jedna. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu.